Wypadek komunikacyjny na Krzyżówce w Dniechowicach 15 lipca 2012 roku Przyjechała policja, przyjechała straż pożarna, no Przynajmniej tutaj jest jeden samochód, który brał udział w tym Zdarzeniu drogowym W zasadzie już chyba wszystko jest uprzątnięte, bo widać, że Policja i straż pożarna opuszczają miejsce zdarzenia. Straż odjeżdża chyba do kątów wrocławskich.